Witam w dzisiejszym odcinku, opowiem trochę o Assemblerze. Zacznę od podstawowych ciekawostek związanych z historią Assemblera. Pierwsza odsłona Assemblera została opracowana w 1947 roku. Przez Catlin był on powszechnie używany do lat 80. XX wieku. Jednak od początku lat 80. XX wieku nastąpiło zaczęcie jego wypierania przez inne języki programistyczne, zwłaszcza te wysoko wysokopoziomowe. Myślę, że tyle informacji na temat historii Assemblera wystarczy. Dziękuję za uwagę. W następnym odcinku poruszę kwestie takie jak czy warto uczyć Assemblera oraz jego zastosowanie w obecnych czasach.